Hej, witajcie, dzisiaj bardzo nietypowy materiał jak na ten kanał, dlaczego? Nigdy mnie tutaj nie widzieliście, ani mojego dużego mikrofonu, ani mojej kochanej zeberki, którą musicie pokochać, przepraszam, nie macie innej opcji, jak i również tutaj, jak widzicie, są moje obrazki, które lubię oglądać wieczorem. Jeżeli nie widzicie, z różnych powodów, zrobię specjalnie napisy i będę opisywać, co się dzieje. Jak i również jak wyglądam, itp. itd. Więc słuchajcie, wczoraj na urodziny dostałem kamerkę Logitech C902 Pro Stream, webcam, bla bla bla. I ogółem on jeszcze przychodzi z takim tripodem Więc zrobimy szybki unboxing i powiem Wam, jak działa właśnie ta kamerka na Linuksie, ponieważ myślę, że jest to bardzo ważna rzecz, ponieważ jest to kanał GANU Przepraszam, tak wiem, ale chodziło mi o sterowniki Kernel. Ok, dziękuję, dobranoc OK, więc zróbmy ten unboxing, więc słuchajcie, otwieramy sobie tutaj i tutaj jest kamerka, haha, oszukałem was, bo obecnie z niej nagrywam, więc jak widzicie jest ona dosłownie tutaj, przepraszam troszkę za oświetlenie, ale nevermind, więc przejdźmy sobie do mojego pulpitu więc słuchajcie ogółem, kamerka działa out of the box nie musimy nic zrobić, żeby ona działała musimy jednak tylko jedną rzecz zrobić, żeby tak naprawdę doprowadzić ją do stanu używalności przynajmniej w OBS -ie. więc po prostu musimy sobie ją dodać tutaj video capture device i będziemy mieli tutaj takie menu, wybieramy sobie tutaj tą kamerkę i musimy zmienić sobie wideo format na iv 12 albo U12, ponieważ jak będziemy korzystali z Uv422 to będziemy mieli po prostu lagi będziemy mieli 5-10 fps więc po prostu musimy zmienić sobie wideoformat na to i nie będziecie mieli żadnych problemów wtedy Więc kamerka sama w sobie wspiera 1080p 30 fps jak i 720p 60 fps więc ogółem u mnie jest taki problem, że mój laptop ma niestety tylko porty USB 2.0 ponieważ jest to troszkę starszy więc niestety nie jestem w stanie korzystać z dokładnych 30 fps jak korzystam to po pewnym czasie po prostu kamerka zlaguje się, zfrizuje i musiałbym zrestartować OBSa więc dlatego korzystam z 204 na 1080 1080 p jeżeli macie porty 3.0, jak na przykład ten mój laptop, to nie będziecie mieli żadnych problemów ponieważ testowałem na nim, nie miałem żadnych problemów więc teraz jak zapiszę sobie ustawienia, to ta kamerka powinna się zlagować Niestety OBS robi takie coś, że jak zapiszemy ustawienia kamerki podczas nagrywania to po prostu się zatnie kamerka, po prostu ją wyłączy, nie wiem czemu tak jest ale to jest mało ważne więc słuchajcie, możemy zmienić sobie ustawienia tej kamerki w bardzo banalny sposób np. jasność czy ostrość, whatever Więc jest program, który się nazywa W4L2 UCP Czyli Video for Linux 2 Universal Control Panel BBBB Macie ją w repozytorium Ubuntu, więc możecie otworzyć terminal, wpisać sudo apt-install w4L2 UCP albo poszukać Software Center, jeżeli wolicie, w centrum oprogramowania Albo przez terminal i po prostu wpisać swoje hasło, i tyle. I po prostu, jeżeli macie inną dystrybucję, no to nie wiem, DNF, install pacman S, whatever. I po prostu później piszecie w terminalu w 4 l 2 cp i wtedy wyświetli się właśnie ten program. I możemy właśnie tutaj ustawić swoją kamerkę. Tylko, jak widzicie, to, to jest troszkę inna kamerka. To nie jest dosłownie ta ponieważ ten program próbuje domyślną wziąć więc możemy sobie wyświetlić ogółem wszystkie kamerki, które mamy podłączone po prostu wpiszcie LSD w wideo i teraz taka gwiazdka i tutaj zobaczycie właśnie wszystkie kamerki ogółem nie mam czterech, to są dwie, ale nieważne więc po prostu musicie wpisać W4L2UCP i spróbować na przykład, nie wiem, dev, wideo, 1, to nie jest to, dev video 2 i to będzie dev video 2 więc jak widzicie pokazuje się C922 i tutaj możemy zmienić sobie wszystkie ustawienia na przykład nie wiem jasność możemy sobie ustawić na inną jestem jaśniejszy, możemy zmniejszyć sobie ją jest ciemniej więc to wszystko możemy robić tutaj właśnie w tym narzędziu jest one naprawdę bardzo proste, wygląda okropnie ale jakby co z tego, jakby to nie jest zbytnio ważne i tak naprawdę to byłoby na tyle, nie mam zbytnio więcej do powiedzenia, więc ogółem kamerka działa w porządku na Linuxie i to tyle, więc masmnego i trzymajcie się, cześć!